W rutynie i potrzebujesz porady na temat żywności, aby zwiększyć popęd seksualny? Jest tu rzeczą naturalną, że im starsze ciało człowieka dostaje mniej testosteronu, ale niektóre pokarmy mogą zapobiec nieuniknionemu. Jeśli nie próbujesz spowolnić go w sypialni w najbliższym czasie oto lista pięciu zdrowych produktów, które mężczyźni mogą stosować w codziennej diecie w celu zwiększenia libido. 1. Ostrygi. Dlaczego to sprawia, że jesteś napalona? Ostrygi akaleki miłości to afrodyzjaki, które zwiększają pożądanie seksualne. Są bogate w cynk, który uwalnia testosteron i zwiększa produkcję plemników u mężczyzn. Zawierają również dopaminę, która jest hormonem, który pomaga zwiększyć libido. 2. Arbuz. Dlaczego to sprawia, że jesteś napalona? Jedzenie arbuza zapewnia efekt podobny do wiagry na naczyniach krwionośnych organizmu, co zwiększa popęd płciowy. Arbus produkuje również aminokwasy cytrulinowe, które naturalnie przywracają funkcję erekcji i zwiększają przepływ w krwi tam, gdzie mężczyźni najbardziej jej potrzebują. 3. Banany. Dlaczego to sprawia, że jesteś napalony? Banany zawierają dużo potasu, który zapewnia długotrwałą energię. Oprócz zwiększenia energii banany zawierają również enzym bromelainowy, który zwiększa właściwości libido. 4. Szparagi. Dlaczego to sprawia, że jesteś napalony? Szparagi mają wysoką zawartość witaminy B, która zwiększa produkcję histaminy. Histamina jest ważna dla osób zdrowego popędu seksualnego, a także zwiększa poziom energii. 5. Awokado. Dlaczego to sprawia, że jesteś napalona? Awokado zawiera kwasy foliowe, które zwiększają energię. Zawierają również witaminę B6, która zwiększa produkcję hormonów i zwiększa libido.